Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Wielki Post jest duchowym zmaganiem. Kiedy decydujemy się pójść za Jezusem na pustynię, aby zbliżyć się do Boga, musimy mieć świadomość, że demon nie odpuści i przyjdzie nas ćwiczyć. Tak, ćwiczyć. Kuszenie jest duchowym zmaganiem się, walką, która, gdy się ją zwycięży, przynosi wzmocnienie. Nasz przeciwnik wcale nie jest silniejszy od nas. Popatrzmy na Jezusa i Jego zmaganie się z demonem. Jezus z tej potyczki wychodzi wzmocniony, ponieważ pokonuje przeciwnika. Biorąc przykład z Jezusa, stawiajmy czoło naszym demonom, słabości, grzechowi i nałogom. Jeśli będziemy walczyć tak jak Jezus, odniesiemy zwycięstwo, stając się lepszymi, bardziej dojrzałymi ludźmi. Jezus dał nam przykład, jak mamy zwyciężać diabła. On posłużył się wyłącznie Słowem Bożym. Zauważmy, że wszystkie ciosy wymierzone w kusiciela to cytaty biblijne. Jeśli chcesz odnieść zwycięstwo w duchowej walce ze swoimi słabościami i pokusami, Czytaj Pismo Święte, karmiąc się Słowem Bożym każdego dnia. Ucz się żyć tym Słowem na co dzień, a kiedy przystąpi do Ciebie kusiciel, uderzaj w Niego z całą mocą Bożego Słowa. Pamiętaj jednak, że dobra i skuteczna broń, jeśli jest nieumiejętnie wykorzystywana, może stać się przyczyną naszej porażki. Wymierzając przeciwko kusicielowi działo Słowa Bożego, pamiętaj, że skuteczność tego pocisku zależy także od Twojej wiary. Wiara to świadomość zagrożenia i właściwe wycelowanie w przeciwnika. Wiara to skuteczne posługiwanie się Pismem Świętym. Diabeł też zna Biblię, ale nie pokłada w Słowie Bożym ufności. Wie, że jest prawdziwe, ale nie buduje w oparciu o nie swojego życia. Zupełnie inaczej postępuje Jezus. A my? Czy ufamy Bożym obietnicom zapisanym w Piśmie Świętym? Czy wierzymy Słowu Bożemu? Czy mocno przy Nim trwamy?